Cześć ekipa, cześć Roki, cześć Kamil. No przyszedł koniec roku, czas takich małych rozliczeń, ale zanim to dokonam, to chciałbym, żebyś się zapoznał z takim bardzo ciekawym artykułem prasowym. Znalazłem ten artykuł w Angorze, prawda? I jest to historia policjantki młodszej, byłej młodszej inspektor grażyny, byłej naczelniczki w wydziału do zwalczania aktów terroru kryminalnego i ona działała gdzieś w latach 90 i przeczytałem sobie ten artykuł i jest o tyle ciekawy, że te czasy dokładnie pamiętam, byłem wtedy młodym lekarzem i odeszli starzy policjanci, którzy służyli za komuny, przyszedł młody na rybek. Natomiast policja była zdecydowanie niedofinansowana i po prostu przestępczość szerzyła się w jakimś strasznym tempie. Pamiętam takie, taki żart był, że w Niemczech mówiono, pojedź do Polski na wakacje, twój samochód już tam jest, czyli kradzieże samochodów, szczególnie niemieckich, typu Audi, stara osiemdziesiątka beczka, typu Golf dwójka, typu tam jakieś Volkswageny, Passaty, to była po prostu codzienność i strach było coś takiego kupować. Jedyne, gdzie mogłeś, że tak powiem, kupić, to na giełdzie kradzione, prawda? Na giełdzie kradzione to były nawet takie sytuacje, że jedni złodzieje potrafili ukraść drugim złodziejom samochód, prawda? Także, no, było bardzo ciekawe, jakieś haracze, jakieś wymuszenia rozbójnicze, przestępczość. Także zachęcam Cię do przeczytania tego artykułu. Na pewno będzie to dla Ciebie jakąś tam poszerzeniem wiedzy, co w tej policji się dzieje, prawda. Tak jeszcze spróbuję tutaj o, dokładnie, były jakieś porachunki gangów, prawda, czyli jeden gangster z drugim czasami potrafił się wysadzić, była jakaś grupa żoli borska, były tam jakieś inne historie, także zdecydowanie zachęcam ciebie. Natomiast no, ta pani tutaj daje taką ciekawą wskazówkę, które przestępstwa były dla Pani najtrudniejsze? Wszystkie te, których ofiarami padały dzieci, wiele z nich dobrze pamiętam. No, tutaj ona wspomina o takiej sprawie z zabójstwa Tomka Jaworskiego, maturzysty, który podczas z ogniska ze znajomymi został porwany przez trójkę młodych ludzi, następnie zakatowanych na śmierć, czyli mogłeś zginąć z zupełnie jakiegoś wydumanego powodu po prostu tylko dlatego, że byłeś człowiekiem. Cześć Łosiu. Także polecam ci to przeczytać. Być może też podążysz taką ścieżką kariery. Natomiast niestety praca z bandytami nie jest wcale łatwa, szczególnie kiedy było to kiedy policja, jakby to powiedzieć, nie miała wtedy ani pieniędzy. Bandzior, że tak powiem, miał, sam pamiętam historię na autostradzie A4 do Zgorzelca, policjanci tam za jakimś bandytą, polonezem, bandyta tam docisnął w Audi, prawda, 80 i tyle go widzieli. Natomiast dla kontrastu tutaj jest taki drugi artykuł, Aleksandrów Łódzki przestaje finansować y, policję i co się okazało, że burmistrz tego Aleksandrowa tam dawał jakieś kilkadziesiąt tysięcy złotych na dodatkowe patrole dla policji. Y, znaczy patrole policji, ale patrole miasta, prawda? No i w tej chwili się na policję obraził, ponieważ uważa, że zbyt y, zbytnio zajmują się zabezpieczaniem Domu Prezesa. No być może ma trochę racji, jeżeli chodzi o sprawę polityczną i tutaj zabłyśnie trochę, natomiast zdecydowanie wydaje mi się, że no, mimo wszystko będzie miał mniej patroli w mieście, a nie sądzę też, żeby policjanci z tych 70 tysięcy, które ten gość oferował, że tak powiem z pieniędzy gminy, żeby policjant tam dostał nie wiadomo jakie pieniążki, prawda. Przypuszczam, że robił to wszystko w ramach swojej pracy, tyle że po prostu zapierdalał jak dziki osioł po godzinach. I to w zasadzie takie, takie wydaje mi się, że powinieneś to przeczytać. Jeżeli ktoś z was, być może i ty, ma ochotę ze mną dzisiaj pogadać na, na końcu tego hangoutu, to 789 273 335, 789 273 335, tutaj jest taki telefon, nazwijmy to wyłącznie dla celów hangoutu, natomiast dostałem na ten telefon na ten czy na jakiś inny dosyć ciekawe zapytanie pierwsze pytanie było takie Witam Panie Darku, byłem ostatnio na komisji lekarskiej niestety nie udało przejść pozytywnie wyszło, że mam blok prawej odnogi, nogi Pęczka Hisa kardiolog pisał paragraf, zadecyduje komisja, komisja oczywiście zadecydowała na niekorzyść, zaznaczam, że przechodziłem badania do wojska bez problemu, ćwiczenia, poligony, biegi i tak dalej, i tak dalej, czyli ziom technicznie zdrowy, sprawdzony, jakieś gówno mu tam wychodzi w EKG i oczywiście nie wiadomo, dlaczego ta komisja go nie puszcza i no, jedyne co mogę poradzić w takiej sytuacji to zwykłe odwołanie, ale poparte jakimiś papierami od kardiologa, kardiologa, który go y, prowadzi. No inaczej inaczej po prostu ten człowiek czy jakikolwiek człowiek nie ma szans. Także y, od pewnego czasu mm, Polecam, czy nawet zalecam, jeżeli przypadek nie jest beznadziejny, zalecam odwołania. Niewiele to kosztuje, może inaczej, samo odwołanie nic nie kosztuje, tylko kosztuje trochę czasu, natomiast warto się do takich odwołań przygotować. Przygotować w sensie jakiejś niezależnej konsultacji danego specjalisty, czyli jeżeli powiedzmy jest to sprawa kardiologiczna to jakiś kardiolog, jeżeli to jest sprawa psychiatryczna to jakiś psychiatra, ortopedyczna to jakiś ortopeda i tyle mam tutaj do powiedzenia. Jeżeli chodzi o moją elitarną to jestem bardzo zadowolony Większość ludzi się dostaje. Powiem więcej, nawet elitarni zajmują pierwsze miejsca, czy czołowe miejsca w rankingach testu wiedzy. No, jeżeli chodzi o F, to tak różnie, bo to bardziej zależy od przygotowania i od pewnej jakiejś kondycji twojej fizycznej, od predyspozycji fizycznych. Ale naprawdę jest fajnie, prawda. Z drugiej strony cała rekrutacja ciągnie się jak smród po gaciach. Pomimo skrócenia szkoły, no, jest totalne zamieszanie, prawda. Raz rekrutacja jest wstrzymywana, niby jest, ale wszystko w tej chwili niby jest, ale idzie to jakoś tak bez kontaktu z człowiekiem i no niestety nie jest wcale Łatwo. Prawda? Natomiast mówię, elitarni się dostają, akurat nie, nie mam tutaj jakiegoś, nie przygotowałem sobie jakiegoś slajdu do pokazania. Po prostu trochę na szybko robię ten hangout. Natomiast po części ta sytuacja wynika z tego, że do policji jest się łatwiej dostać. No trudno by to ukryć, że PR nie jest w tej chwili dobry dla policjantów. Pewna część ludzi w prymitywny sposób identyfikuje policję z władzą, prawda? Ona nie bardzo rozumie, że no, policjant ma wykonywać to, co mu tam, to, co ma wykonywać, ma wykonywać polecenia, a niestety no, taką, jaką władzuchnę sobie ludzie wybrali, być może i ty, czy ja, to taką mamy, prawda? No i niestety, jeżeli ktoś teraz kopnie policjanta, czy opluje policjanta, to się czuje jakby, że tak powiem, napluł w twarz samemu prezesowi, lub co najmniej jakiemuś tam innemu dygnitarzowi rządowemu. Także, jeżeli cię to dalej nie zniechęciło, jeżeli Cię ta służba policyjna dalej inspiruje, to myślę, że jesteś jeden z nielicznych tych, którzy się dostaną, a twierdzę to dlatego, że po prostu większość kandydatów w tej chwili idzie bez żadnego przygotowania, po prostu na tata wariata, to jakby to była zabawa w durnia, a nie poważna rozmowa rekrutacyjna. Przelecimy teraz trochę czata. Jeszcze raz, jeżeli chcesz do mnie zadzwonić, to 789 335. Potem przelecę parę pytań, takich typu zadanie domowe. No i myślę, że będziemy powoli kończyć. Aha, jeszcze jedno mam do powiedzenia. O roli policji, a w zasadzie szpitala z Policyjnej Służby Zdrowia świadczy to, że pierwsze szczepienia na COVID przeciwko covid odbywają się w MSWJ. Zaszczepiono tam jakąś pielęgniarkę, zaszczepiono tam chyba, nie wiem, czy dyrektora szpitala, czy parę innych osób, jakiegoś personelu. Ale wszystko to kręci się wokół słynnej Wołoskiej Także nie zdziwiłbym się, gdyby sprawy komisyjne na Wołoskiej czy w Warszawie w ogóle ciągnęły się jak smród po gaciach. I moja przychodnia we Wrocławiu, zgłosiłem personel do szczepień, do szpitala wojskowego, dostałem potwierdzenie i w zasadzie w tym szczęściu zgłosiłem z 10 osób, ale niestety jedną osobę, ktoś pomylił PESEL i się nagle okazało, że tą osobę do szczepienia nie przyjmą, prawda, czyli troszeczkę zamieszania jest, ale jeżeli ty y, będziesz się kwalifikował do szczepienia, mimo wszystko jako policjantowi przyszłemu radzę y, nie zmarnować tej okazji covid lubi się szerzyć po jakichś takich ogniskach, gdzie jest duża liczba ludzi, czyli po różnych budynkach koszarowych, po różnych zgrupowaniach, no nie mówię o domach pomocy społecznej, bo tam siłą rzeczy ludzie siedzą na miejscu i są mniej zdrowi, ale wydaje mi się, że nie popełnisz żadnego błędu, jeżeli się zaszczepisz, ale to oczywiście decyzja należy do Ciebie. Także lecimy. Jeszcze raz Złosia witam. Michał Kozłowski Witam Panie Darku. 5 stycznia multi na rozmowie przygotowane około 300 pytań powtarzających się od Pana kursantów. Mam nadzieję, że pyknie. No pyknie. Michał Naprawdę im brakuje dobrych kandydatów to no wstyd mi to powiedzieć, ale nie za dużo płacą. Wprawdzie jest te 500 zł prawda, dodatku, ale co to jest, kurde... Yy... Roki, jutro podpisanie rozkazów KWP Katowice, także trzymaj się Roki, nie daj się... Yy... Yy... Why you bully me? Witam Panie Darku, dzwoniłem niedawno zapytać o wyniki ms zdany. z dany. Miałem około 10-12 dni temu, korzystałem z wszystkich pana materiałów, obejrzałem wszystkie filmy, dzięki i teraz rozmowa kwalifikacyjna. No, jeżeli dobrze zdałeś MS, wprawdzie nie ma w tej chwili na MS-ie punktów, ale wierz mi, że jakaś nieoficjalna punktacja może być i, i jeżeli oni zobaczą czy jeżeli dojdzie cynk od psychologów, że ten MS został zdany trochę lepiej niż ten MultiPlus został zdany lepiej trochę niż inni, to tylko na rozmowie możesz zapunktować, prawda? Oczywiście nie mam tego potwierdzone oficjalnie, nieoficjalnie też nie, ale przypuszczam, że jakiś przebieg, przepływ informacji między psychologami a kadrami jest. Rafał, teraz problemem jest chyba komisja, multi przechodzi praktycznie każdy, no nie przechodzi praktycznie każdy, ale większość przechodzi. Roki do podkomisarza Aksela, ostatni nabór był 5 listopada, teraz będzie 30 grudnia, lista rankingowa na Kato przyjęli 167 osób, przypuszczam, że to jest dużo. A, A, B, B, witam wszystkich, ja jutro pierwszy dzień na komendzie. Lekki stres. Czy wie ktoś, co robią kandydaci bez szkoły? Pewnie ci tam zaraz odpowiedź A, B, B udzielą. Natomiast no, głównie tam miętolisz papiery jakieś, przynieś, podaj, pozamiataj. Tak bym to chciał, chciał to spuentować. Kamil, do czasu szkółki będziesz wykonywał papierowe roboty, tak słyszałem. Także tutaj rzeczywiście 167 osób w Katowicach, to jest bardzo, bardzo dużo. Podpisanie rozkazu personalnego, ogólne zasady BHP od 7.30 do 14.00 się tam siedzi, słucha co mają do opowiedzenia. No ja bym... Jeżeli trafisz na jakąś komendę, do której chciałbyś potem wrócić, to mimo wszystko nie marnowałbym tego czasu, postarał się bym jakoś tam zapunktować, pokazać, że jesteś trochę jakiś tam mądrzejszy, czegoś się nauczyć, no, no szkoda czasu, prawda, tylko siedzieć i wykonywać jakąś robotę głupiego. Marcin, w Rzeszowie tłok w naborach jest przeprowadzony punktowy 158 punktów z rekrutacji. Poniżej już nie wysyłają na komisję lekarską jedyne wyjście to przeniesienie dokumentacji do innego województwa. Także nic się nie zmieniło od lat. Tomek Kubic, tutaj roki koniec roku upychają zawsze, aby było jak najwięcej ludzi. Tu jeszcze raz, jeżeli ktoś chce zadzwonić, to ma do mnie telefon. Kamil, słyszałem, że jeszcze o biegówkę się dostaje i chodzi po wojewódzkiej pieczątki się dostaje. Pewnie tak. Chyba, że otrzymanie munduru i tak dalej. Patrzymy tutaj, roki Momencik, bo kurde. Cześć, Rafał, vlog. Um, y, Kamil, mój kolega, co się starał, y, znikąd dostał 9 punktów. Pytanie, kurde, za co dostał te 9 punktów? Czy za test wiedzy? Jeżeli za 9 punktów za test wiedzy, to więcej by trafił metodą chybił, trafił, prawda? Gdyby zaznaczył wszystkie jedynki czy, czy dwójki. Czy, czy trójki, prawda? Roki... Yy, dobra. Yy, szkoda twojego czasu na rekrutację. Tam poznałem gościa z grupy na Facebooku, to z Rzeszowa przeniósł się do Katowic, 154 punkty. No, czyli w Katowicach próg punktowy jest nieco niższy, bo 158 to jest minimum w Rzeszowie, także Zakładając, że jakieś te progi są, wymogi są porównywalne, że te punkty są porównywalne, to Rzeszów był zawsze najtrudniejszy. w momencie, bo mi tu kurde. Najważniejsze, dokładnie tutaj Roki pisze, najważniejsze, żeby się dostać, punkty nie mają najmniejszego znaczenia. Prawdy jest w tym sporo, ponieważ ilekolwiek byś punktów nie zdobył, na z rekrutacji to później nikt na to nie patrzy, tak samo nikt nie patrzy na ilość punktów czy na lokatę twoją na szkole policyjnej. Może to ma jakieś tam znaczenie, takie ukryte, ale nie sądzę, żeby tam zbytnio to miało znaczenie, prawda? Witam. Ciężko się dostać, Czy ciężko się dostać do wojska? 9,8 Sebek. No wydaje mi się, że do wojska zawsze się było łatwiej dostać. Do wojska i do służby więziennej zawsze szło się jakoś dostać łatwiej, prawda? Michał Kozłowski pani od razu mówiła w Lublinie, że po multi mają wyniki do 7 dni. I tak jest widocznie w Lublinie. Why you bully? Mi dziwne, ja zadzwoniłem i dostałem info, że pozytywny i na rozmowie kwalifikacyjnej będą dzwonić w styczniu. Przełom roku jest zawsze taki nieciekawy dla kandydatów, że policjanci nie mają tylko do roboty rekrutować do policji, ale również różne sprawozdania, różne inne ciekawe rzeczy, które teraz muszą zabezpieczać, także styczeń zawsze jest taki grudzień, styczeń, przełom grudnia i styczeń jest zawsze taki, że wszystko idzie wolniej. Nie mówię jeszcze o świętach plus święto Trzech Króli, prawda? Podczas którego nikt nie pracuje, przynajmniej w kadrach. Bartosz, witam. Dzień dobry Panie Darku. 7 grudnia miałem MS sama rozmowa z panią psycholog trwała prawie dwie godziny, przebywała w luźnej rozmowie, w luźnej atmosferze, zadała mi tylko trzy pytania, bo jak prowadziłem rozmowę, że powie... bo tak prowadziłem rozmowę, że zapomniała, o co mnie miała zapytać. No bardzo dobrze. Jeżeli było pozytywnie, to co tam się martwić, kto prowadził rozmowę, czy nie prowadził. Roki, Panie Darku, takie pytanie, jak Pan ocenia dzisiejszych kandydatów do Policji? No oceniam, jako bardzo słabych kandydatów i nie ukrywam tego, ale to, że oceniam ich jako bardzo słabych generalnie, to nie oznacza, że wszyscy kandydaci to są totalne matołki. Podzieliłbym to na trzy grupy. No, pierwsza to moja elitarna, wiadomo, każda małpa swój cyrk fali, i oni są rzeczywiście zmotywowani, druga to nazwijmy to paraelitarni tacy, jak tutaj ty, czy, czy reszta ekipy, których coś interesuje, chcą poszerzyć swoją wiedzę no nie zawsze to się wiąże z możliwościami jakimiś zainwestowania w siebie finansów, ale inwestują czas tam w te moje pogaduchy, chcą się czegoś nauczyć, chcą zrozumieć, że ten multiplus to nie jest jakaś czarna magia, jakieś gusła szamanów, policyjnych psychologów tylko po prostu zwykły test psychologiczny zwykła rozmowa o pracę. No i trzecia grupa która idzie na tak zwanego tata wariata, niestety grupa um, najliczniejsza i sam tego doświadczam, ponieważ y, przychodzą do mnie ludzie, powiedzmy, załatwić sobie kwit y, do testu sprawności fizycznej, daję tą stówę, przy okazji tam go pytam o komendanta głównego, wojewódzkiego, o jakieś tam święto policji a dziewczyna czy chłopak, który za parę dni ma test wiedzy, nie ma pojęcia o takich najprostszych sprawach. Także brak zainteresowania policją przed pójściem na rekrutację oznacza, że ci ludzie są tam z przypadku. No i równie dobrze, jak tam trafi się pierwsza, lepsza okazja, to spierdolą z, z tej policji przy pierwszej nadejrzającej się okazji, przy pierwszym stresie rzucą zabawkami i się na tym skończy, prawda? Także przez przypadek nazwałem ten kanał, nazwałem moją grupą elitarną, czyli elitarną, szkoleniową, a nie jakąś tam, nie wiem, grupą obywatelską, szkoleniową, czy, czy, czy coś w tym stylu, co by sugerowało, że to będzie dostępne dla wszystkich, że to będzie dla większego grona, dla jakiegoś tłumu, prawda? Ponieważ, no, śledzę co się dzieje w internecie, znalazłem kiedyś, zobaczyłem kiedyś filmy zna, znanych policjantów tam na temat multi, multiego, multiselectu i co się okazuje, że jeżeli znany youtuber, sierżant B, prawda, normalnie ma film tam 200 tysięcy oglądnięć w górę, no to odnośnie multiplusa miał zaledwie tam 60 czy 70, czyli trzy razy mniej, prawda. Dalej to jest bardzo dużo w stosunku do moich materiałów, ale y, sugeruje to, że ludzie wolą obejrzeć jakieś rzeczy łatwe, miłe i przyjemne niż posłuchać gościa, który powiedzmy daje wprost wskazówki, jakie tam dawał, takie dawał, ale dawał wskazówki, no jak on się dostał do tej policji, jak ewentualnie tam działać, jak się dostać, co robić, prawda, czyli, czyli większość ludzi lubi posłuchać, na zasadzie odprężenia, na jakiegoś przerywnika, a mniej ludzi woli, mniej kandydatów woli zainwestować w siebie, trochę się no niestety zmusić do nauki no i wypaść lepiej, no ale taki to naród polski, prawda? Bartosz powiedziała w końcu, że albo widzimy się w mundurze, albo za 10 miesięcy to powiedziałem, że wolę tą pierwszą opcję, także Tutaj Bartosz jest ważna twoja cecha oceniana w testach do policji, a mianowicie ekstrawersja, czyli jesteś człowiekiem komunikatywnym, wygadanym, potrafiącym tam jakąś ripostę rzucić, coś ciekawego, prawda? tu chciała cię postraszyć, a ty jakoś tam fajnie z tego wybrnąłeś, jeżeli się uśmiechnęła, to mam nadzieję, że będzie wszystko ok. A, Bartosz, dalej nie ma wyników, myśli pan, że nada, jest nadzieja na zdany MS? Ja myślę, że jest, prawda? Roki, w Katowicach nie ma progów, to pierwszy ten lepszy, ostatni z listy rankingowej, 30 grudnia nabór ma 108 punktów, także Rzeszów 158, tutaj 108, o 50 punktów różnicy. 98 sebek, zacząłem myśleć, od niedawna zamiast policji to wojsko, ale, ale napisz Sebek, czy, czy po prostu uwaliłeś do policji i chcesz zmienić na wojsko, czy to wojsko jest od razu jakimś twoim pierwszym wyborem, no bo testy do służby wojskowej nie są trudne, prawda? Bardziej tam chodzi o stan zdrowia niż wojsko, aczkolwiek z tego, ktoś co ktoś tutaj pisał i co mówiłem, to komisja policyjna jest trudniejsza. Bartosz dodała jeszcze, że zadzwoni w tym tygodniu, co zdawałem, ale do tej pory nie ma wyników. No, sytuacja jest covidowa i nie jest powiedziane, że ta pani na przykład nie zachorowała na covid, czy ktoś tam odpowiedzialny za to, który miał ci przekazać te wyniki, nie zachorował na ten covid, także no, no, wszystko jest możliwe, to ja bym tam nie srał po gaciach, spokojnie poczekał do, do momentu jakiegoś oficjalnego y, wyniku, prawda, no albo w te, albo we w te. Black Bull, czekam na WF, przed świętami złożyłem, wiadomo, czy wiadomo jest, jaki jest czas oczekiwania, jak ktoś wie, to niech Odpowie. Michał Szczypior Lista opublikowana na stronie Śląskiej Policji. 167 osób, które czy przyjęli, co przyjęli, czy tyczy się całego Śląska, czy Katowic. Dobra, jak ktoś wie, niech odpowie. Dobra, dobra, patrzę, patrzę, patrzę, patrzę jeszcze tutaj. Why you bully me? Generalnie matematyka ta sama, co pan pokazywał, na przykład zadanie z pociągiem i stacjami, reszta tak samo bez zmian. No, powiem szczerze, że to zadanie z pociągiem mnie o tyle zastanowiło, że y, jest do rozważenia, czy, czy ten pociąg, y, czy y, ten skład pociągu rozładowuje się do zera na ostatniej stacji, na przedostatniej stacji i z przedostatniej stacji już przyjeżdża sama lokomotywa na ostatnią stację, prawda, bo zmienia to wynik o jedno, o jeden poziom w górę, prawda, i, i ktoś mi po ostatnim tym napisał. Także będę się sam musiał zastanowić, jaki jest wynik, prawda. Black Bull orientuje się, ile ktoś czeka na test wiedzy i sprawnościowy w Gdańsku. Dobra. Konrad, czy długo czekaliście na badania we Wrocławiu? No, we Wrocławiu może się długo czeka, ale się szybko potem jakoś, szybko się potem sprawę za ułatwia, yy, tu Roki do mnie, panie Darku, nie ma się co przejmować, jedni są na tyle sprytni, że wykorzystują informacje podane przez pana darmowe, inni mają ciężko zakumać te informacje pańskie, bo każdy ma inne percepcje do nauki, no niestety. Tylko problem Roki jest taki, że yy, ja się mówię, nie boję o paraelitarnych i elitarnych, boję się kurde o, to, o tą grupę matołów takich co się dostaje z przypadku i to, yy, ponieważ policja nie ma w kim przebierać, to może być, że trafią ci się jacyś trudniejsi ludzie we współpracy, a wierz mi, że nikt ci tak nie dopierdoli jak przełożony czy kolega, prawda? Szczególnie trudny kolega. Ja, ja przez pierwsze pół roku, wydawało mi się, że było nas z trzech ziomków z Wrocławia i jeden ze Starachowic, czy Strachowic. No to mówię, no fajnie, z Wrocławiakami, że tak powiem, pomieszkamy sobie. Natomiast po pół roku, kurwa, miałem ich totalnie dosyć. Zmieniłem pokój, mieszkałem potem z gościem z Bydgoszczy, z Ostrudy, z Nowej Dęby. I, jakby to powiedzieć, z tymi się dogadywałem, a z tymi z Wrocławia się nie dogadywałem. Bartosz ostatnio w Radomiu dostał się ktoś, kto miał 81 punktów w ogólnej, więc widać, że ludzi trochę potrzeba. Także Bartosz, no w pewnym sensie może jeżeli cię to pociesza, to... Też mi się wydaje, że, że wy, wymagania nie są zbyt wielkie, natomiast mam nadzieję, że się dostaniesz. Karol, Karol Siemka. Ja jutro pierwszy dzień w pracy w policji, na razie bez szkółki, zacząłem rekrutację w czerwcu. 9-8 sebek. Starałem się do policji ponad rok temu, nie zdałem, ale nie znałem pana kanału. Poszedłem na tata wariata, niedawno mój kolega dostał się do służby zawodowej i mi polecił, polecił, iść do wojska. No, Jakby to powiedzieć, polecił ci sebek, to co zna, prawda? Ale no, jeżeli tak twoim przeznaczeniem jest policja, to nie wiem, czy się będziesz dobrze czuł w wojsku. To są dwie różne służby, coś o tym wiem, bo w wojsku byłem. No i powiedzmy mi tam akurat życie lekarza wojskowego w latach 90. I początkiem lat 2000 pasowało, no ale trudno powiedzieć, jak się, czy się tam odnajdziesz, czy się nie odnajdziesz. Na tata wariata idzie ponad 80% ludzi tutaj, roki, właśnie, pisze. No niestety, taka jest smutna yy, prawda. Nawet nie wiedzą, jakie są etapy rekrutacji. Piotr Jan. Mam pytanie, złożyłem dokumenty dwa tygodnie temu, jeszcze nie zadzwonili z terminem. Może powodem są święta? Raczej tak. Prawdopodobnie tutaj święta. Marta M. Co się stało z Magdą K.? Magda M. Dziękuję panie Darku za darmowe materiały. Udało się, została mi jeszcze komisja. Pozdrawiam. Ma Magda, napisz, czy coś cię zaskoczyło na tym multiplusie, czy coś się powtórzyło z moich materiałów? No zawsze ja się też uczę, ponieważ takie rzeczy jak zadania matematyczne, czy jakieś tam obrazki, czy historyjki, to najłatwiej zmienić, prawda? Trzon testu, czyli to, co się dzieje po oddaniu ołówka i kartki zostaje ten sam, zostają te same pytania o alkohol, potem są jakieś tam 93 pytania z jakiegoś tam które sprawdzają twoją, o ile pamiętam, tam chodziło o to, czy jesteś samodzielny. Potem jest stary OWN, 98 pytań, no i oczywiście 124 pytania z zegara. Hosasa, fajne. Będzie się pan szczepił przeciwko koronie? Tak, będę się szczepił. Zgłosiłem swój personel i Yy, swoich ludzi do szpitala wojskowego. Przyszło dzisiaj potwierdzenie, prawda? Jeżeli ktoś nie wierzy, to może zaraz znajdę, zaraz znajdę, tylko jak na złość. Jak się człowiek śpieszy, kurde, to, to nie może znaleźć, prawda? No nieważne, w każdym razie zgłosiłem się do szpitala wojskowego, ale to jest jako zespół opieki zdrowotnej, czyli no poniekąd będę zaszczepiony, mam nadzieję, w pierwszej kolejności. Rozwiązuje mi to dwa problemy, a mianowicie po pierwsze zabezpieczy mnie, mam nadzieję, przed COVIDem, bo ciągle jeszcze nikt u mnie w domu nie zachorował, nikt z najbliższej rodziny nie zachorował, a po drugie mając jakiś oficjalny papier, że jestem zaszczepiony, no to po prostu z, z, z, w przypadku jakichś tam roszczeń czy coś, to pomaga mi to troszeczkę yy, przy pacjentach, prawda, w stosunku do pacjentów, bo zawsze ktoś tam przyjdzie prędzej do zaszczepionego lekarza niż Niezaszczepionego. Damian, witam pana. Czy uważa pan, że studia cywilne w szczytnie coś dają? Chyba, chyba niewiele dają. Znaczy, może inaczej dają, w sensie, że jak już się dostaniesz, to tam jakąś wiedzę masz, prawda? Natomiast nie słyszałem, żeby one coś tam w rekrutacji pomagały. A, a wiem coś na ten temat, ponieważ. Byłem zdziwiony, że ludzie po szkole, po szkole cywilnej policji w Szczytnie przychodzili się do mnie dokształcać i wtedy, kiedy było więcej kandydatów, to miałem wrażenie, że tych ludzi nawet jakby kurde upierdalano specjalnie, tak żeby im pokazać, że niczego się w tej szkole w Szczytnie nie nauczyli. prawda? Ale być może sytuacja się zmieniła. Cześć Paweł Nowak. Ba ba, ba, ba, Mateusz. Witam. Również czekam na wynik MS. Miałem 17. Pani psycholog trochę mnie spociła na rozmowie. Była ciekawa. Czemu dałem, że korzystałem z psychologa? Znaczy, aha, dobra. Zasada testów psychologicznych jest taka, że nie powinno się jednego testu robić zaraz po drugim takim samym teście, czyli jeżeli na przykład, no nie wiem, miałeś na przykład psychotesty kierowców, czy zdawałeś do służby więziennej, czy do służby granicznej, a za trzy tygodnie do służby tam powiedzmy policyjnej, no to no to te testy mogą być podobne, prawda? Yy, czy przykładowo robiłeś test Ravena, no i za trzy tygodnie znowu robisz test Ravena, prawda? Czyli oni ci wtedy dają jakiś inny test, yy, dają inny test, żebyś no, nie nauczył się, prawda? Roki tutaj, dobra, roki, roki. No dobra, Bartosz, teraz jest test Ravena, 240 pytań, ABCD, ankieta, test na kompie. No Dokładnie, dlatego nazywa się to nie multiselect, tylko multi-plus, ponieważ jest to stary multi-select plus PZP, prawda? Czyli te 240 pytań plus test Ravena, plus ankieta, to jest multi-plus. No, to są, to jakby to powiedzieć, PZP plus stary multi. Ma Mateusz, dobra. Tutaj B. Panie Darku, komisja lekarska zaliczona. ABO zatwierdzone razem 175 punktów. Czekam na nabór w lutym. Także 175 punktów B. to się dostaniesz z palcem. Nie powiem gdzie i chyba nawet w Rzeszowie. Mateusz Roki, myślę, że można dodać. Test, pytanie, zegar, co pięć pytań, zaznasz. Też ważne. Wszystko jest ważne. Roki taka mała informacja, a propos kobiet, które się starały do kato, komendant ich nie przyjął, ze względu, że miały tatuaże na rękach już na końcu rekrutacji zdanej. No, nie wiem, co mam powiedzieć, prawda, czyli jak chce się psa uderzyć, kij się znajdzie w Katowicach, to rzeczywiście każda pani, to oprócz tego, że powinna być dobrze przygotowana, to skórę powinna mieć jak dupa niemowlaczka, czyli bez makijażu, bez żadnych tam dziar, bez niczego, no. Ciekawe, co, co, co by było, jakby miała tatuaż tam powiedzmy na dupci, prawda? Już tak mówiąc kolo kwialnie, prawda? Czy tam gdzieś w jakimś tam innym ciekawym miejscu, ale mówię, no nie chcą te Katowice kobiet, no i możemy udawać, że jest inaczej, że jest jakieś tam równouprawnienie, że, że być może przez to, że, że, że, nie chcą, że nie chcą kobiet, to nie trafi im się taka pani, która była od zwalczania aktów terroru, prawda, no ale widocznie komendant wojewódzki w Katowicach wie dużo lepiej jakich ludzi mu potrzeba. Kamil, wczoraj na grupie jedna pani pisała odnośnie dziarki na przedramieniu. Problem że, tym, że miała psa, a pies jest obraźliwy dla policji, więc może komendant uwalił co sama powiedziała, że za tatuaż. Ja wiem. Czy ja bym się tam za psa obraził? Zależy jeszcze jaka rasa, prawda? Hmm. Wydaje mi się, że tutaj nie ma znaczenia, czy to był tatuaż psa, kota, zająca, czy, czy, czy jakiś tam inny. Bardziej chodzi o to, że no nie chcieli kobiet i tyle. No I tyle mogę powiedzieć. Mateusz, z tego co widzę, to matematyka mega się zmieniła, ale bez szaleństw. No, Matma są trzy zadania: jest jedno łatwe, jedno średnie, i jedno trudne. Bardzo trudne, także to najtrudniejsze, jeżeli nie znasz, to ciężko rozwiązać tak. Piotr Nowak, witam, jak jest blizną po szyciu na komisji lekarskiej. Zależy, gdzie ta blizna jest, prawda. Jeżeli masz tutaj bliznę, jakby cię ktoś szablą pierdono <głos> przez nos i czoło, no to raczej nie, prawda? No ale tam gdzieś w jakichś tam nieszpecących częściach ciała, to być może przejdzie. Ilona, a jeżeli MS, jeżeli MultiPlus pójdzie dobrze, a rozmowa gorzej, to wynik jak ustalają? No, każdy etap jest ważny. Multiplus nie jest punktowany, prawda, czyli punkty dostajesz za rozmowę i za testy, prawda, znaczy test wiedzy o policji i test sprawności fizycznej, roki, otóż kobiety mają ciężko pod każdym względem w Katowicach, prawda, czyli no co mam powiedzieć, no niewiele, wy, nie, niewiele wymyślę tutaj, może pytanie jest bardziej tam do, do youtuberów policyjnych, którzy są tam na Śląsku. Oni lepiej wiedzą pewnie, jakie jest podejście do kobiet. Kamil L. Kto wie, może gdyby ten tatuaż był inny i nie na przedramieniu, to może nie byłoby problemu. No, to po nie ponieważ Tatuaże na przedramieniu są widoczne, prawda? Czyli jeżeli masz krótki rękaw, to może być problem, prawda? No ale z drugiej strony, spójrzcie na bagietę, no kurwa, ma tatuaże, dziary takie straszliwe i jakoś problemu nikt wtedy nie widział, prawda? Przykład gościa, którego zresztą widziałem parę razy na filmach. Dobry wieczór, nie tak dawno siedziałem tutaj, stresowałem się, czy dostałem, teraz siedzę w KMP, coś, napisz coś, czy coś ci się tu przydało, kurde, z tych naszych konfabulacji. Roki, jestem bardzo ciekawy, ile kobiet przypadało na te 168 przyjętych na nabór grudniowy, teraz na 30 grudnia, jutro jadę podpisać rozkaz, jak będę wiedział, ile kobiet, to będę widział, ile kobiet. No powiem szczerze, daj roki znać, bo ostatnie kobiety jakie widziałem w Katowicach, to było to takie zdjęcie z Katowic, gdzie było pięć kobiet na 80. czy na, na, na, na jakąś większą liczbę ludzi, to było trzy razy mniej niż jakakolwiek inna komenda w Polsce, prawda? Czyli niby dyskryminacji nie ma, ale jest trochę inaczej. Paweł, w Katowicach na rozmowie kwalifikacyjnej podpisujesz pismo, czy masz tatuaże, może te kobiety skłamały, jak ktoś zauważył później. Też jest teoretycznie taka możliwość. Nowy, słuchajcie, Pana Darka, dużo mi pomógł. Dobra, nowy. Dzięki, dzięki wielkie. Człowiekowi ego rośnie, prawda, Jak go chwalą. Niby, niby nie jestem czuły na komplementy, ale... Miło usłyszeć, Karol, mam bliznę 8 cm w Pachwinie po operacji, trochę długo czekam na decyzję pod gabinetem, ale długo czekałem na decyzję pod gabinetem, przeszło. Myślę tutaj, yy, Karol, że problemem nie była blizna, była problemem było, czy ta operacja ci się udała, prawda? Bo to przypuszczam była przepuklina Pachwinowa, no i chirurg musiał podjąć jakąś tam decyzję. Mateusz, ja mam na przedramieniu oczywiście tatuaż, jakoś ładnie póki idzie. Jak mnie uleją za tatuaż, trudno takie mogą mieć wymagania. Raczej ci nie uleją, prawda? Według mnie to nie jest przypadek, że ulewają tam 8 kobiet, czy 6 kobiet za tatuaż. Nie słyszałem, żeby sześciu facetów ulali za tatuaż. Dokładnie Kamil tutaj pisze, Mateusz, ty nie jesteś kobietą w Katowicach. Panie mają tam jednym słowem przerypane, prawda? Czyli zjebka jest za darmo w Katowicach. Um, um, um, um. Miciupaciu w Rzeszowie na grudzień 15 osób, 160 punktów Dawało 25. Miejsce. Piotr Nowak, panie Darku, blizna znajduje się na barku, powstała 14 lat temu, efekt niezbyt dobrego szycia. Nie, to tam bym się nie przejmował. Zależy co było, czy to był uraz barku, czy miałaś jakiegoś tłuszczaka, kaszaka, czy coś w tym stylu, prawda? Natomiast blizny na klatce piersiowej w tej okolicy, no one, one... No, niestety często się rozchodzą, robią się bliznowce. No, kosmetycznie, kosmetycznie to jakoś tak nie wychodzi, często ładnie. Bartosz, znajomy policjant, ostatnio powiedział, że na komisję lekarską w Karkę przyszedł, karka, przyszedł chłopak 19-letni z mamą. No, dobrze, że nie przyszedł z babcią, która mu kanapki niosła, prawda? Czy coś w tym stylu. Miciu Paciu, byłem w kadrach. Pani mówiła, że być może decyzja jeszcze po podniesieniu limitu punktów. Um. No wy, to ja bardzo dziękuję. Jednak dużo czasu tutaj przesiedziałem. Czy coś dało na 100%? Po części moja blacha to wspólny sukces. Także jak mnie kiedyś złapiesz, kurde, na jakimś przekroczeniu prędkości, to będziesz miał, kurde, dylemat, czy guru przypierdolić, czy dać tylko upomnienie. Będzie dobrze. Yy, dobra, Miciu Paciu, blizna na głowie i na luzie. Yy, nowy, teraz tak komisje wyglądają, że trzeba tylko przyjść zdolny. Tak, dużo, dużo rzeczy się odbywa online. Nie mówiąc o tym, że szpitale MSWA są zapracowane przez COVID, także są większe szanse niż były kiedyś. Słuchajcie, kochani, na tym kończę. Naprawdę dzięki wszystkim, szczególnie tym, co mnie dzisiaj pochwa Lili, prawda? Patrzę tutaj. Nowy to białe Volvo, 500 zł i 10 punktów, prawda? Dobra. Mateusz, ile czekaliście na wynik MS-u? Jedni dostają telefon na drugi dzień, inni. Później, od czego to zależy? No właśnie, żeby to od czegoś zależało. No zależy od tego, jak w danej komendzie robią, jakie mają, znaczy, czy im się śpieszy, czy nie śpieszy, jakie mają stany kadrowe, czy, czy... Naprawdę to tak, nie wiadomo, od czego to zależy. Dobra, Bartosz, panie Darku, jeszcze jedno. Jak masz coś do powiedzenia, to od czego zależy czas oczekiwania na no, wynik ms Jedni dostają telefon w ten sam dzień, inni za cztery tygodnie. No, no właśnie to, co powiedziałem. Czasami może ci się wydawać, że zdałeś bardzo dobrze, a być może ci się tylko zdawało, prawda? Natomiast bądź dobrej myśli, bo naprawdę... No brakuje policjantów, no, no, no, co mam ci kurde powiedzieć, no, sam wiem jak to się w mundurze robiło. Czasami jest tak, że ktoś coś zachoruje, komuś tam pójdzie na zwolnienie lekarskie, drugiemu się za, za niego robić nie chce, kandydatów tam mają spiąć, powiedzmy, już mają tam skompletowane, to następny może poczekać. No, no, no nie ma takiej prostej zasady. To, to jest na takiej zasadzie, jak będziesz kiedyś policjantem i no, dostaniesz pięć spraw i tak, no jedną zrobisz szybko, drugą wolno, prawda, a trzecia może poczekać. No i tyle. No. Dobra, słuchajcie, kochani, kończę, już pierdół, pierdu wystarczy Poszło nam ładnie 50 minut, czyli yy, czyli praktycznie godzina lekcyjna. I cieszę się z jednego, że jesteśmy tutaj pionierami zdalnego nauczania. Muszę się trochę wyprostować, kurde. Yy, jesteśmy pionierami zdalnego nauczania. To, co w szkołach teraz próbują w czasie COVID-a, to ja już robię gdzieś od 6-7 lat na streamach YouTubeowych. Także dzięki ci Roki, trzymam cię za słowo, że za, policzysz, ile tych kobiet w Katowicach będzie na ślubowaniu. To mnie bardzo, bardzo cieszy. Podwodzenia wszystkim. Jutro zaczynamy służbę. Także, kochani, licznik wam bije, chociaż 25 lat służby to szkurdę, to jest naprawdę dużo. Aha, zapomniałem to, co miałem zrobić. Zadanie domowe. Zadanie domowe. Pierwsze pytanie. Trudno mi zrozumieć, co ludzie chcą wyrazić bez słów. Drugie pytanie. Niektóre ważne wydarzenia i zdarzenia w moim życiu potrafią skłonić mnie do zmiany moich poglądów na to, co jest naprawdę istotne, a co nie. Trzecie. Gdy zmienia się mój nastrój, dostrzegam przed sobą nowe perspektywy. Czwarte, uczucia są najważniejszą rzeczą w życiu. Piąte, gdy przeżywam jakieś uczucia, potrafię je sobie uświadomić. E, następne, w życiu spodziewam się pomyślnego biegu zdarzeń. E, lubię dzielić moje uczucia z innymi ludźmi. E, gdy przeżywam pozytywne uczucia, wiem jak sprawić, by długotrwały. I stwarzam sytuacje, które sprawiają innym radość, prawda? Czyli same pytania o uczucia, prawda? Możesz czasami dostać pytanie, czy policjant powinien być wrażliwy. Także po, po tym teście mam wrażenie, że będziesz przynajmniej potrafił odpowiedzieć na pytanie, czy policjant potrafi być, powinien być wrażliwy. Dobra, słuchajcie, na pytania odpowiedz już w komentarzu do tego wideo. Tutaj gdzieś jest, tutaj gdzieś będzie guzik do subskrypcji, link do subskrypcji, kolejny hangout, jakiś tam staroć. No i do następnego razu. Roki trzymam za słowo, że policzysz mi, czy w policji katowickiej będzie więcej niż 5% kobiet z tego naboru.